Jakie będzie Wasze spotkanie? Karta Lenormanda. Karty Lenormanda, przepraszam, dwie talie Lenormanda, które dzisiaj mam. Tutaj mamy dwie grupy, tak? Chodzi o wróżbę z kart Lenormanda, ale te dwie talie są inne, także wybierzcie sobie już grupa pierwsza, jest to Old Style Lenormand, czyli Lenormand w starym stylu lub obelisk czerwony. I grupa druga to taka talia kart Lenormanda lub obelisk zielony. Wybierzcie sobie grupę, a ja w międzyczasie powitam Was wszystkich kochani, Dziękuję Wam za Waszą obecność. Proszę o komentarze, o lajki, o subskrypcje nowe. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie wszystkie powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych nowych wróżbach na różne tematy. Zapraszam Was do subskrypcji. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które robię z kart Tarota, Lenormanda i z kart Cygańskich. Zapraszam serdecznie, napiszcie mi e-maila, ja Wam odpiszę o warunkach takich wróżb. Zapraszam. Mam nadzieję, że już wybraliście swoją talię, więc zaczynamy od grupy pierwszej. Przepraszam. Grupa pierwsza to obelisk czerwony. Jakie będzie Wasze spotkanie? Jakie będzie Wasze spotkanie? Jakie będzie Wasze spotkanie? Jakie będzie Wasze spotkanie? Jakie będzie Wasze spotkanie? Wow. No kochana, Ty jakaś jesteś sceptyczna, odwracasz się tutaj od tego spotkania, nie jesteś pewna, ale to spotkanie będzie ważne i to spotkanie będzie bardzo piękne i pozytywne. Mamy słońce, będzie pozytywne, namiętne, pełne, być może pozytywnych, pięknych wibracji, pożądania, będzie gorąca miłość, chod, będzie przyciąganie, chemia. To spotkanie będzie tutaj bardzo istotne i ważne i może z tego spotkania, ponieważ będzie bardzo piękne, pozytywne, gorące, romantyczne, może się tutaj rzeczywiście rozwinąć jakiś konkretny, fajny, gorący związek. Chodzi tutaj o relację, o związek. Może tutaj się naprawdę wyłonić z tego, rozwinąć pozytywny Związek, Bardzo piękne, pozytywne karty. I nie odwracaj się od tego spotkania, tylko idź na to spotkanie, otwórz się na to spotkanie w jakiś piękny, słoneczny, letni dzień i będzie po prostu piękna, gorąca atmosfera. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga wybrała obelisk zielony. Jakie będzie nasze spotkanie? Jakie będzie nasze spotkanie? Jakie będzie nasze spotkanie? Jakie będzie nasze spotkanie? Wow! Jakieś lęki masz tutaj straszne przed tym spotkaniem, ale to spotkanie może być albo w domu, albo przy domu, albo będzie chciało, znaczy to spotkanie po prostu będzie dążyło do jakiejś stabilności czy zamieszkania razem. To spotkanie będzie bardzo ważne bardzo istotny, ty będziesz ważna, to spotkanie jest ważne. Tutaj prowadzi do jakiegoś, nie wiem, wspólnego zamieszkania, do wspólnego, nie wiem, czy nawet spędzenia czasu w domu, w mieszkaniu. W... Ale tutaj są jakieś też frustracje i lęki. Być może jakieś nawet sprzeczki spory, tak? Jakieś, jakiś niespokój lub jakieś sprawy, które trzeba jeszcze posprzątać tutaj w tej relacji. Na pewno prowadzi to spotkanie do szczęścia. Tylko uwaga, żeby to szczęście nie było krótkotrwałe, chwilowe, żeby nie szybko się zakończyło, szybko zwiędło. Czyli tutaj oczywiście uważajcie, bo ponieważ tutaj ta osoba chyba planuje wspólne mieszkanie, czy, czy jakieś spotkanie w domu, przy domu. Tutaj będą jakieś sprzeczki, kłótnie, dywagacje, turbulencje. Także nie wiem, czy to polega też na lękach waszych, które macie ale na pewno tutaj chodzi o szczęście, o, o, o chwilę szczęścia, czy szczęście nawet długotrwałe, szczęście stabilne, ponieważ będzie to spotkanie na pewno bardzo ważne, staniecie się być może ważne dla tej osoby, jest to istotne spotkanie, dlatego idźcie, tylko uważajcie, żeby się nie pokłócić, nie spierać, nie było jakichś sprzeczek. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu i zapraszam ponownie do usłyszenia już wkrótce.